Żurom, Tomek Cik, Krystian Pudzianowski, syn Toltaxi Złotowa. musicie to zobaczyć. Antykonfident, jedno koło ratunkowe już dostałeś, drugiego nie będzie. Jestem ciekawy czy Żurom pokaże jaja i się stawi w ogóle. W internecie dużo szczeka, a zobaczymy jak to będzie. Gorąco zapraszam na drugą galę MMA VIP 2. I nie mrugajcie za bardzo czany, dobra? Oglądajcie. Mimo rozbieżności wagowych przygotuję się na 98%. Zawsze pod sprzętem VIP MMA najlepszego. Ja bardzo dbam o swoją taksówkę, robię regularne przeglądy i wymieniam olej. Mam nadzieję, że Ty w swoich bicepsach zrobisz to samo. Nie jestem po to tutaj, żeby dużo gadać. No i zobaczymy kto wygra. Pozdro. Mam ogromną motywację, ja Wiem, że mój przeciwnik jest dużo większy, dużo silniejszy od mnie. Chcę wszystkim pokazać, że, że wiek to tylko liczba i że fat też może być hit. To co wstawiasz na swoje social media to za mało. Mam nadzieję, że pokażesz prawdziwy charakter w klatce. Daj we wszystko. palce będę niezależnie od wyniku kogoś wyniosą. Mój przeciwnik Adrian Cips to dobry chłopak. Na pewno ma jakieś plany, marzenia, dlatego nie zamierzam go zabić, jak to zabijasz w octagonie. Po prostu go lekko potrwuję, ale na pewno wygram w pierwszej rundzie. Rolnik, mówi, że piję mleko bez laktozy, teraz tego pożałujesz. Emocji nie zabraknie. Wchodzę do oktogonu po to, by roznieść mojego przeciwnika. Gwarantuję ci, że to nie będzie dla ciebie miły dzień. Zostaniesz roz******olony. Kupujcie pay per view. Jeżeli nie macie ziana, to zabierzcie saremu z portfela te dwie dychy, bo warto.